Jedną z funkcji telefonii Telecube jest bramka SMS. Dzięki niej przy wykorzystaniu panelu klienta można wysyłać sms -y z polem nadawcy lub z numeru losowego. Wysłanie jednego sms z numeru losowego kosztuje 9 groszy netto, a w opcji z własną nazwą w polu nadawcy 16 groszy netto. Z bramki SMS można korzystać posiadając wykupioną konkretną usługę w Telecube. Może to być np. pakiet Mini VoIP, jakikolwiek pakiet wirtualnej centrali albo usługa SIP-TRANK. Jak zatem korzystać z bramki SMS? W pierwszej kolejności należy się zalogować do panelu klienta. W menu bramka SMS klikamy na Wyślij SMS. Na początek zrealizujemy wysyłkę SMS z losowego numeru. Wprowadzamy zatem numer, pod który chcemy wysłać nasz SMS. Jeśli ilość numerów jest większa, można zaimportować zewnętrzny plik zawierający te numery, przygotowany w Excelu bądź jakimś prostym notatniku, czyli np. z rozszerzeniem CSV lub TXT. Po wpisaniu lub zaimportowaniu numerów przechodzimy do zapisu treści SMS-a. Treść wprowadzamy w tym polu. Cena 9 groszy dotyczy SMS-a, który zawiera maksymalnie 160 znaków bez znaków specjalnych. W tej tabelce można sprawdzić jak są przeliczane znaki w wiadomościach SMS. Jeśli dana treść będzie też wysyłana w przyszłości albo mamy kilka takich szablonów z konkretnymi treściami, można je zapisać w panelu na stałe. W tym miejscu możemy dodać nowy szablon. Nazwijmy go Urodziny. Po dodaniu możemy go wykorzystać w naszej wysyłce. Klikamy zatem Proszę wybrać z listy. Zaznaczamy Urodziny. I po akceptacji dana treść szablonu pokaże się w polu Treść. Jeśli wysyłka nie ma być zrealizowana od razu, ale w przyszłym terminie, Możemy ten termin wprowadzić. Zaznaczamy pole przy Ustaw inną datę wysyłki. I wybieramy konkretny dzień oraz godzinę. Ja zaznaczę, żeby wysyłka została zrealizowana za 10 minut. To wszystko. Możemy teraz kliknąć w przycisk Wyślij wiadomość SMS. W pokazanym podsumowaniu możemy sprawdzić, czy wszystko się zgadza czy jest prawidłowa ilość numerów, data wysyłki i treść oraz odpowiednia wycena. Jeśli wszystko jest zgodnie z naszymi założeniami to możemy teraz ostatecznie potwierdzić wysyłkę klikając wyślij. Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia należy kliknąć w przycisk popraw i dokonać odpowiednich zmian. Chciałbym jeszcze dodać jedną ważną informację. Na SMS z losowego numeru można odpowiedzieć do około 24 godzin od jego wysyłki. Odpowiedź ta będzie widoczna na panelu. Wszystkie SMS-y są widoczne w zakładce Historia Wiadomości. Możemy je tam wyszukać według takich kryteriów jak na przykład nadawca, data wysyłki czy status. Analogicznie do wysyłki SMS z losowego numeru wysyłamy SMS-y z własnym polem nadawcy. W tym przypadku jednak nie będzie możliwe wysłanie odpowiedzi na SMS przez adresata. Dodatkowo konieczne będzie dostarczenie Telecube oświadczenia, które można pobrać na panelu o wyrażeniu zgody na posługiwanie się daną nazwą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy tą nazwą ma być jedna z nazw standardowych, które są wyszczególnione na panelu klienta. Zatem zanim wyślemy pierwszy SMS z własną nazwą, Wchodzimy w zakładkę Pole nadawcy, klikamy w przycisk Dodaj pole nadawcy i sprawdzamy, czy wybrana nazwa znajduje się na liście nazw standardowych. Jeśli ma to być na przykład alert, zaznaczamy to pole i możemy już zrealizować wysyłkę. Jeśli jednak danej nazwy nie ma wśród standardowych propozycji, należy ją wpisać w polu nadawcy. Pole nadawcy może się składać z maksymalnie 11 znaków, takich jak duże i małe litery, cyfry oraz myślnik i spacja. Pole nadawcy może zawierać maksymalnie 3 cyfry występujące po sobie i musi zawierać co najmniej jedną literę. Po wpisaniu nazwy klikamy przycisk Zapisz. Przy danej nazwie wybieramy teraz butonik Pobierz oświadczenie. Jeśli wprowadziliśmy kilka nazw, możemy kliknąć przycisk Pobierz zbiorowe oświadczenie. Będą w nim wymienione wszystkie wpisane przez nas nazwy. Pobrane oświadczenie należy podpisać, podpieczętować i zeskanować. Skan należy przesłać na adres infomałpka.telecube.pl Telecube do kilku godzin w dni robocze dokona akceptacji danej nazwy. Będzie to widoczne na panelu klienta w postaci odpowiedniego oznaczenia, które się pojawi przy danej nazwie. Gdy już będziemy dysponować odpowiednim polem nadawcy, możemy przesłać nasz pierwszy SMS z własnym polem nadawcy. Wchodzimy zatem w zakładkę Wyślij SMS, wybieramy konkretne pole nadawcy i realizujemy wysyłkę w identyczny sposób, jak to zrobiliśmy, gdy wysyłaliśmy SMS z losowego numeru. Bardzo dziękuję za uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam do kontaktu z biurem obsługi klienta Telecube lub na naszą stronę internetową www.telecube.pl.